Nie nerwowo, nerwowo, nawet nie można przecież złapać je gdzieś na łące, módlą! Gdy Nie, nie nerwowo nerwowo nawet nie można przywieźć papa gdzieś na obce Tój nie nerwowo nawet nie można przecież... Się... I'm gonna